Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Monika. Jestem z ośrodka szkolenia kierowców Euforia we Wrocławiu. Odebraliśmy już wszystkie samochody Toyota Yaris. Jeżdżą już w naszym ośrodku. Zapraszam wszystkich serdecznie na kurs. Zrobiliśmy teraz promocję specjalnie dla was. Obniżyliśmy cenę główną o 200 zł. Wszystkich zapraszam serdecznie. Na kurs będzie Promocja najbliższa obowiązywała przez miesiąc. Zapraszam wszystkich do Ośrodka Szkolenia Kierowców we Wrocławiu przy ulicy Kniaziewicza 28 przez 1A. Telefon 691 948 461. Zapraszam, do zobaczenia.